Rytuał na pełnię księżyca, na przyciąganie miłości, szczęścia i bogactwa. rytuał na pełnię Księżyca, na przyciąganie miłości, szczęścia, bogactwa. Zapraszam wszystkich moich kochanych subskrybentów, widzów na ten rytuał przyciągania miłości i szczęścia oraz bogactwa. Witam wszystkich serdecznie na tym wspólnym rytuale live przyciągania wszystkiego, co pozytywne. Do tego rytuału Potrzebują Państwo świecę różową dla przyciągania miłości, świecę zieloną do oczyszczania czakry serca lub otwarcia czakry serca, świecę złotą do przyciągania bogactwa pieniędzy do polepszenia spraw finansowych. Również świeca biała jako neutralna jest dobra do tego rytuału. Przygotujcie również kochani Państwo kartkę papieru do zapisania intencji oraz coś do pisania. Poczekam jeszcze parę minut, byście, byście przygotowali. Proszę, proszę przygotować świecę. Nie zapalajcie jeszcze jej, ponieważ zapalimy ją wspólnie. I przygotujcie kartkę papieru, coś do pisania również. Poczekam parę minut, by Państwo wszystko przygotowali. nie zapalać jeszcze świecy. Zapalimy ją wspólnie. Kochani Państwo, dzisiaj robimy rytuał live, który zostanie na moim kanale i który będziecie mogli sobie odtworzyć. Możecie robić ten rytuał codziennie. Afirmować szczęście, miłość, bogactwo, przyciągać, wizualizować te właśnie sprawy. Zapraszam wszystkich teraz do wspólnego rytuału, do przyciągania miłości, szczęścia i bogactwa. W ten dzień, wtorek, 21 września wykonujemy ten rytuał wspólnie, by wzmocnić nasze energie. Jeśli chcesz przyciągnąć coś, co jest pozytywne, to właśnie dzisiaj pomoże Ci w, to, w tym pełnia księżyca. Energia księżycowa wzmocni ten rytuał. Jeśli pragniesz szczęścia, miłości bezwarunkowej, szczerej, romantycznej, jeśli tęsknisz za bezpieczeństwem, stabilnością, jeśli chcesz polepszyć swoje finanse, przyciągnąć bogactwo, pieniądze, to wykonaj ze mną ten rytuał. Pomyśl o tym, co chcesz przyciągnąć. Miłość romantyczną, szczęście, szczęście w rodzinie szczęście w pracy, szczęście duchowe, personalne, pieniądze, zakończenie trosk finansowych, szybka spłata długów, polepszenie zarobków, pomyśl, o tych aspektach, które chcesz przyciągnąć. Wizualizuj, wizualizuj te aspekty. Teraz zapal wraz ze mną twoją rytualną świecę lub te świece, które masz przygotowane do tego rytuału. Jeśli już zapaliłaś, zapaliłeś Twoje świece rytualne, usiądź wygodnie, odpręż się. Zamknij oczy. Nie myśl teraz o żadnych problemach dnia codziennego. Spróbuj myśleć tylko o tym rytuale. Weź powoli trzy głębokie oddechy. Poczuj, jak każdy wydech oczyszcza twoje ciało, duszę i myśli. Raz. Dwa. Poczuj w sobie wibracje pozytywnych słów, pozytywnych myśli, pięknych obrazów i uczuć. Zobacz siebie szczęśliwą, zakochaną, Poczuj siebie właśnie taką, spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś szczęśliwa a pomieszczenie, w którym jesteś, które Cię otacza jest w kolorze przepięknym, różowym. Ten różowy kolor otacza Cię, owija. Wszystko wokół Ciebie jest w kolorze miłości. Uśmiechnij się do siebie i poczuj, że Ty zasługujesz na wszelkie dobro, miłość, szczęście, bogactwo. Poczuj wdzięczność za to wszystko. Uśmiechaj się i bądź wdzięczna za te wszystkie pozytywne myśli i energie. Spróbuj otworzyć swoje serce. Pomyśl, jak otwierasz twoje serce na miłość, na szczęście. na romantyczne uczucia. Pomyśl, jak z Twojego serca wypływa coraz więcej różowego koloru. I ten różowy kolor tańczy i otacza Cię, otacza Ciebie całą. To miłość, która otacza Ciebie w tym momencie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 Jestem gotowa na partnera, który odpowiada mi pod każdym względem, który mnie kocha, szanuje. Otwieram się na spełniony i satysfakcjonujący mnie związek.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 Przyciągam same pomyślne dla mnie wydarzenia. Ja kocham i jestem kochana. Kocham i akceptuję siebie taką, jaką jestem. Jestem wartościowa i cenna. Jestem doskonała, taka jaka jestem. Jestem wystarczająco dobra, atrakcyjna. Znam swoją wartość i doceniam siebie. Jestem dzieckiem miłości i szczęścia. Kocham siebie. Otwieram się na to, co najlepsze w życiu. Doceniam i szanuję siebie. Zawsze podejmuję najlepsze decyzje i dokonuję najlepszych wyborów. Jestem bezpieczna zawsze i wszędzie. Czuję się bezpiecznie. Otwieram się też na wszelki dobrobyt. Na pieniądze, które spływają do mnie z każdej strony. Na nowe oferty zawodowe, które przynoszą mi więcej i więcej finansowego dobrobytu. Przyciągam do siebie pieniądze i nowe oferty zawodowe. Pieniądze kleją się do mnie z każdej strony. Satysfakcja zawodowa, dobra współpraca z moimi kolegami, koleżankami, z moim szefem i szefową, Dają mi satysfakcję i bezpieczeństwo. Przyciągam coraz więcej ludzi do siebie, których, którzy chcą ze mną współpracować, którzy mają dla mnie coraz to lepsze oferty zawodowe. Przyciągam do siebie nowe nowe nowe projekty, nowe zarobki, pieniądze, które przychodzą do mnie, wpływają na moje konto z każdej strony. Przyciągam do siebie bogactwo, bogactwo i pełnię finansową. Przyciągam do siebie szczęście, szczęście zawodowe, finansowe, pieniądze wpływają do mnie z każdej strony, a praca, którą wykonuję sprawia mi przyjemność coraz więcej przyjemności i coraz i coraz więcej radości i szczęścia. Przez to wykonują swoją pracę z radością, z chęcią, z motywacją i zaangażowaniem. A pochwałą za to są wpływające z każdej strony na moje konto pieniądze, coraz więcej pieniędzy, całe bogactwo, cała sterta, cała kupa pieniędzy. Przyciągam do siebie bogactwo. Przyciągam do siebie, otwieram się na dobrobyt. Otwieram się na miłość. Otwieram się na szczęście. Otwieram się na wspaniałe przyjaźnie i dobrą współpracę ze swoimi współpracownikami w pracy, na nowe projekty, nowe pomysły, na dobrą współpracę w zespole. Przyciągam wszystkie. Którzy mnie lubią, szanują, doceniają. Bo ja jestem miłością. Manifestuję miłość. I miłość manifestuje mnie. Wszyscy wokoło czują moją miłość. Jestem wdzięczna za miłość. Ja jestem prawdziwą miłością. Dziękuję za uczucie miłości, które jest nieustannie we mnie. Jestem miłością. Manifestuję miłość. Miłość manifestuje mnie. Wszyscy czują moją miłość. Jestem wdzięczna za miłość. Jestem prawdziwą miłością. Przyciągam miłość. Otwieram się na miłość. Jestem miłością. Manifestuję miłość. Miłość manifestuje mnie. Wszyscy czują moją miłość. Jestem wdzięczna za miłość. Jestem prawdziwą miłością. Otwieram się na miłość. Przyciągam miłość. Przyciągam wszystkich pozytywnych ludzi, pozytywnych przyjaciół.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 Otwieram się na miłość. Jestem miłością. Dziękuję za uczucie miłości, które jest we mnie. Dziękuję za szczęście i bogactwo, które przychodzi do mnie. Powoli otwórz oczy i powróć do stanu świadomości. Nie gaś świecy. Zostaw świecę zapaloną, żeby spłonęła do końca i sama zgasła. Nawet gdyby świeca miała palić się całą noc, cały następny dzień, dwie noce, dwa dni. Zostaw tą świecę rytualną, by spłonęła do końca. Następnego dnia, kiedy świeca sama zgaśnie, wyrzuć resztki wosku, ale wyrzuć je do czterech żywiołów. Zakop je w ziemię, lub wyrzuć te resztki wosku w powietrze, lub wrzuć te resztki świecy do rzeki, by popłynęły z wodą, lub po prostu spal je do końca. Ważne jest, by oddać tę resztkę świecy żywiołom, takim jak ziemia, powietrze, woda. Teraz weź swoją kartkę papieru i coś do pisania. I napisz na kartce papieru wszystko co osobiście chcesz dzisiaj konkretnie do siebie przyciągnąć. Nie żałuj kartki, pisz wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. Przyciągam miłość. Przyciągam partnera, który mnie kocha. Przyciągam szczerych, prawdziwych, pozytywnych przyjaciół. Przyciągam bogactwo, dużo pieniędzy. Przyciągam nową pracę, która mnie satysfakcjonuje. Przyciągam szczęście rodzinne. Przyciągam szczęście osobiste, miłość do siebie samej. Przyciągam miłość moich dzieci. Przyciągam zdrowie. Przyciągam przyjaźń moich współpracowników. Zaufanie mojego szefa. Pisz wszystko, co pozytywne, by to do siebie przyciągnąć. I wizualizuj to. Napisz wszystko na swojej kartce. Następnie kartkę, która będzie pełna Twoich afirmacji. Złóż, złóż i to, co przyciągasz, Twoje intencje, włóż pod Twoją rytualną świecę. By ta świeca, ogień, żywioł ognia działała aktywnie wraz z pełnią księżyca właśnie w sprawie Twoich intencji, które zapisałaś, zapisałeś na tej kartce. Po jakimś czasie, kiedy zobaczysz, że świeca rytualna, rytualna spala się prawie do końca zanim świeca zgaśnie, spal Twoją kartkę z intencjami w płomieniu ognia, a resztki tej kartki wyrzuć po prostu na powietrze, lub zakop w ziemi lub wrzuć do wody, czyli oddaj je znowu żywiołom ziemi, wodzie lub powietrzu. Kochani, Niech się dzieje. Dziękuję Państwu za to spontaniczne uczestnictwo w tym rytuale z okazji pełni Księżyca. Dziękuję, że znaleźliście czas i że jesteście obecni, że wspólnie wykonaliśmy ten rytuał. Ten rytuał na przyciąganie miłości, szczęścia i bogactwa jest dla nas wszystkich bardzo ważny. Mogą powtarzać państwo ten rytuał codziennie, szczególnie siedem dni po dzisiejszej pełni Księżyca. Oczywiście Powtarzajcie ten rytuał z moim filmikiem. Będzie on na moim kanale Oracle Miłości Uloeli. Powtarzajcie ten rytuał w razie potrzeby osobistej. Każdy z osobna, każdy tak jak czuje i potrzebuje. Dziękuję serdecznie. Niech się dzieje i do usłyszenia już wkrótce.